Cześć, z tej strony Michał. Dzisiaj przygotujemy błyskawiczny, wegański parmezan. Bazą są płatki drożdżowe. Zresztą niedługo nagram osobny odcinek o tym, jak takie płatki powstają, jakie są rodzaje. Dowiedzi się więcej o, tym aromatycznych płatkach, o tych aromatycznych płatkach. Do tego dodamy troszeczkę orzechów brazylijskich. Składniki. 120 g orzechów brazylijskich i 8 g płatków drożdżowych. Do tego troszeczkę soli. I ząbek czosnku. Wszystkie składniki zblendujemy, także przepis jest naprawdę bardzo prosty. A potem dodacie do ulubionego makaronu. 120 mów Muszę się nauczyć, bo ktoś mi zwraca uwagę, że tak jest poprawnie. 8 gramów. Do tego ząbek czosnku. I sól. Wszystko blendujemy razem. I nasz wegański parmezan będzie gotowy. W międzyczasie ugotowaliśmy mój ulubiony makaron peperencino. I gotowe. Dla formalności jeszcze sprawdzę, czy dobry. Spróbujemy z makaronem. Jeszcze troszkę. Jak widzicie przepis błyskawiczny, smaczny czy smaczny? Sprawdźcie sami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki, że oglądaliście. Cześć. A i zapomniałem. Jeżeli filmik Wam się podobał, Dawajcie łapki w górę, będziecie widzieć więcej naszych filmików i pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. Będziecie na bieżąco. Do zobaczenia.